Dorota Karaś Dziennikarka Gdańskiego Oddziału Gazety Wyborczej Autorka książek reporterskich Szafa, czajnik, obwodnica Rozmowy z obcokrajowcami i biografii Cybulski Podwójne Salto Laureatka Nagrody imienia Bolesława Michałka za najlepszą książkę filmową w 2016 roku Splendor Gedanensis oraz Nagrody Specjalnej Marszałka Województwa Pomorskiego w dziedzinie kultury za 2020 rok Marek Sterlingow Dziennikarz. Był korespondentem wojennym w Afganistanie, pracował w gdańskiej redakcji Gazety Wyborczej, portalu gazeta.pl i Radiu Gdańsk. Współautor dwóch książek o tematyce historycznej – Pomorze w ogniu i Narodziny Solidarności Kroniki Sierpniowe. Laureat Nagrody Splendor Gedanensis. Autorzy, pisząc wspólnie książkę Walentynowicz, Anna Szukaraju, dotarli do nigdy niepublikowanych archiwalnych nagrań, zdjęć i dokumentów. Odwiedzili rodzinę Anny Walentynowicz na Ukrainie, skłonili do zwierzeń jej syna, Janusza Walentynowicza. Rozmawiali z przyjaciółmi i przeciwnikami Anny, m.in. Lechem Wałęsą, Bogdanem Borusewiczem, Hanną Kral, Krzysztofem II, agentem, który zaważył na relacjach Walentynowicz z Wałęsą. Książka otrzymała w 2020 roku Nagrodę Czytelników w konkursie Grand Press Reporterska Książka Roku. Jak pisze Cezary Łazarewicz, to opowieść pełna czułości i wrażliwości, ale prawdziwa, bez podlizywania się bohaterce. O kobiecie, która stała się legendą i tej legendy nie udźwignęła, a przede wszystkim o skrywanej przez te wszystkie lata tajemnicy, do której autorzy dotarli dopiero po jej śmierci. W książce znajdziemy też odpowiedź na to najważniejsze od lat pytanie. Jak to się stało, że tych kilka odważnych osób, które zmieniły historię świata, odnosząc największe w swoim życiu zwycięstwo, tak bardzo się ze sobą skłóciło i znienawidziło?